mury przysłoniły cały świat ten dzień jest tak ponury Czy to zrobił czart? W czterech ścianach przytłoczony Siedzisz ty Chciałbyś wyjść Chciałbyś w końcu wyjść Znowu nikt nie pisze W telefonie głuchy dźwięk Czujesz lęk Ja ci okręzy ja będę zawsze kiedy ty zwątpisz znów, dam ci siłę wyżyć. Chciałbyś coś powiedzieć, odezwać się, chciałbyś przerwać ciszę. Nie wiesz co robisz źle. Gdzie się wszyscy podziali? Echo nie. Ja ci otrę łzy. ja będę zawsze, kiedy ty Zwątpisz znów, dam ci siłę żyć. Tyle wciąż się zmienia, tyle do stracenia jest Póki ktoś jest z tobą, łatwiej przez to życie przejść